No, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Połowa miesiąca, 15 października. Powiem parę zdań o tym, co spotkało mnie w przychodni, w zasadzie dzień jak codzień. Potem taki temat, bierne wdychanie marihuany, prawda? Wiadomo, że teraz mandaty są duże, policja ma parcie na zabranie prawa jazdy i nie każdy, który jest złapany jest jakimś czynnym palaczem, a może być palaczem biernym. Hangout jest dzisiaj też telefoniczny, także możesz zadzwonić pod telefon 789 273 335. Z chęcią odpowiem na każde pytanie jakieś sensowne z medycyny pracy, z badań kierowców. Zacznijmy może od tego, że samo to, że występuję na YouTubie przynosi mi trochę fejmu i ostatnio właśnie zwróciła się do mnie jakaś tam stacja radiowa, żebym wziął udział w ich programie. Generalnie to będzie coś na temat wzroku kierowców będzie tam jakiś specjalista, który się zajmuje tym od strony radiowej, który w radiu troszeczkę częściej występuje, natomiast co do mnie po prostu będą mnie tam przy okazji pytali o to, czy tam coś tam na wzrok pomaga, czy szkodzi ewentualnie choroby wzroku i tak dalej, i tak dalej, prawda. Także to będzie już w poniedziałek, bodajże chyba pierwszy program Polskiego Radia, ale szczerze mówiąc, muszę, muszę to jeszcze sprawdzić, bo mo, mo, mój występ będzie przez Skype'a, prawda, Skype'a nie używałem 100 lat, parę lat, wolę Zuma, czy wolę jakieś inne komunikatory, ale Czemu by nie spróbować? Także cześć anioł 997 i zacznę może od tego biernego palenia malichu Anny, oczywiście zapytanie jednego tam zioma, witam, dzień dobry, mam pytanie, oglądałem pana filmiki na YouTube i widziałem, że udziela pan informacji. Kilka dni temu miałem lekką stłuczkę z mojej winy. Kierowca poszkodowanego samochodu zawiadomił policję. Stwierdził, że jako młody chłopak niech bóle, prawda? Yy, otrzymałem mandat. Młody chłopak, 19 lat, żeby było jasne, czyli prawdopodobnie prawko nie ma dłużej niż rok. Otrzymałem mandat. A policja ze względu, że musi, bada teraz młodych kierowców na narkotyki, zbadała im je. Na jednym z testów wyszła mi marihuana i inne na jakieś narkotyki. Poprosiłem o drugi test, wyszła mi tylko marihuana. Ze względu, że nigdy nie paliłem czegoś takiego, nie brałem nic. Stwierdziłem, że chcę jechać na badanie krwi. Nie wiem, co teraz robić, ponieważ przebywałem w wakacje, na wakacje w hotelu gdzie się pali w Niemczech możliwe, że marihuana i czy to mogło wynika, wykazać w wynikach krwi. Jeszcze ostatnie pytanie z ciekawości, ile marihuana się tak naprawdę utrzymuje. Przepraszam, że przeszkadza. I powiem szczerze, że ten chłopak ma taką sytuację nieciekawą, bo no jak udowodnić, że w tych Niemczech był w jakimś hotelu, gdzie, gdzie się tę marihuanę pali. Musiałby wziąć jakiegoś biegłego toksykologa, prawda, od narkotyków i jakoś udowodnić, że ta marihuana była tylko, że tak powiem, jakaś tam przypadkowo wdychana, co w Polsce wcale nie jest łatwe, prawda, bo zasada jest zero jedynkowa Paliłeś, masz test dodatni wykonany przez policję, tym bardziej, że tam jeszcze coś innego wyszło, no i paliłeś to płać, prawda, i, i prawo jazdy utrata jest tutaj, nazwijmy to gwaran, to wana, a jeszcze u młodego człowieka w papierach już będzie nabrużdżony. Nawet, nawet nie wiem, nawet nie wiem, czy, czy po prostu nie utraci prawo jazdy i nie będzie musiał zdawać znowu egzaminu państwowego. Natomiast, jeżeli chodzi o to bierne palenie, to niestety jest to fakt stwierdzony naukowo, prawda? Możesz sobie nawet o tutaj Dam ci, może sobie nawet znaleźć w pierwszym, lepszym jakimś yy, artykule internetowym, że takie rzeczy mają miejsce, prawda? Tutaj akurat nie badania jakieś tam na szczurach, no ale, ale to co szczury, to i ludzie też tego yy, doświadczają, prawda? Zobaczymy, czy coś ciekawego jest na czacie. Także Anioł i Sławko Kat, dzięki za, za uczestnictwo. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w mojej przychodni, to w zasadzie już chyba, chyba umrę w tej pracy. Roboty jest naprawdę dużo. W zasadzie tak jak kiedyś jeszcze mogłem sobie pozwolić na jakieś tam dłuższe przerwy, prawda? Przyjść trochę później, ktoś tam coś innego za mnie zrobił, drugi lekarz to w tej chwili jest totalna masakra. W zasadzie 7-8 godzin roboty i to takiej w dość szybkim tempie. Powtórzę to po raz kolejny, mam wrażenie, że Jakieś takie czynności pośredniejsze robią Ukraińcy, Białorusini, inni, cudzoziemcy, no Polaków fifty-fifty, prawda, czyli połowa badań medycyny pracy to jest Ukraina. Druga połowa badań to Polacy, prawda. Gamer, zobaczy co, pan co będzie, jak myśliwi się zlecą. No, może się zlecą, może się nie zlecą, bo ja już przeżyłem takie akcje, że coś tam było wyznaczone i niestety wszyscy czekają na ostatnią chwilę. Obawiam się, że dla części myśliwych, szczególnie takich starszych, zaporową może być tutaj cena tych badań, bo taka kompleksówka to jest od... 500, 600 zł, prawda? Znam ośrodki, że 700, 800. Mówię, trochę u mnie jest, powiedzmy, taniej, bo jakoś tak biorę, połapałem to zamę do kupy, byka za rogi i można to zrobić wszystko w jednym miejscu, w jednym czasie. I specjalista, tam psychiatra czy okulista, on też trochę weźmie mniej, jak to ma ludzi hurtowo, ale wyobraź sobie, że jesteś w mniejszym mieście, idziesz, tu do psychiatry, tu do psychologa, tu do okulisty, tu do lekarza, tu do psychologa, czyli zaliczasz czterech, każdy liczy sobie tam po dwie stówki, a czemu miałby sobie nie policzyć? No i nagle ci wychodzi 800. Ale racji będzie w tym, że jeżeli to wchodzi w bodajże 1 kwietnia, to marzec może być bardzo ciekawy, prawda? Także rozmawiałem już ze swoim psychiatrą, rozmawiałem, z, no psychologów akurat nie mam na miejscu bardziej, natomiast psychiatrzy są dochodzący, no i raczej, raczej wszyscy do roboty są chętni, ale, ale mówię, no też moja firma ma jakiś ograniczony przerób, prawda, o ile tam 3-4 lata temu to jeszcze jakieś luzy były, to w tej chwili już świątek, piątek, tak jak w piątek pracowałem, to musiałem się, już wszyscy wyszli, nagle mam maila od jakiegoś Ukraińca, że on przyjechał z Gdańska, sto, siedzi na dworcu i czy ma do mnie jechać, prawda? No pięć godzin jechał, Wziął taksówkę, przyjechał pod przychodnie z pół godziny, tam żeśmy jeszcze coś pozałatwiali. W międzyczasie coś tam jeszcze ktoś inny się trafił, prawda? I niestety robota głupiego lubi. Bully Gamer. Ja liczę na to, że kiedyś zmienią się przepisy i wykreślą z pozwolenia do celów sportowych widzenie przestrzenne. Strzelam średnio 85 na 10 strzał z pistoletu, ale według prawa nie mogę mieć własnej sztuki. No, no nie wiem, skąd jesteś, prawda? Mówię, zdroworozsądkowe podejście jest takie, że no, broń ta sportowa, używasz ją tylko na strzelnicy. Jeżeli są jakieś zachowane warunki bezpieczeństwa, to raczej szansa na to, żebyś kogoś tam postrzelił, jest mała. Fakt, że na YouTubie widziałem tam różne postrzały na strzelnicy, ale przykładowo, no, no raczej to były osoby albo chore psychicznie, które chciały sobie tam skrócić swój żywot doczesny i pójść szybko do nieba, no albo jakieś ewidentne, prawda, błędy, ale to było w Stanach Zjednoczonych, prawda, czyli może tam z tą bronią oni się jakoś tak trochę mniej roztropnie, Obchodzą, prawda? Natomiast wracając do mojej firmy, mówię: robota, robota, robota, robota. I jeszcze raz robota. Yy, bully Gamer, ja w ogóle nie rozumiem, po co podczas strzelania potrzebne jest widzenie przestrzenne. Skoro, jak widać, dość dobrze sobie radzę. Yy. To znaczy, problem polega na tym, że tutaj wrzucono przepisy dotyczące myśliwych, dotyczące ochrony i broni sportowej do jednego wora, prawda. O ile myśliwy, no to już, już wszystko, we wszystkim widzą dziki, prawda. W żubrach widzą dziki, w innych zwierzętach widzą dziki, w ludziach widzą dziki, lub jest to jakieś takie tłumaczenie dyżurne, no to być może y, to widzenie przestrzenne bardziej chodzi o to, żeby on zanim strzeli, to sobie tak dobrze popatrzył, co się w okolicy dzieje, prawda, żeby rozróżnił tego dzika tam od, od jelenia, czy od człowieka, czy od, od, od osoby, jakieś takie od dziecka, prawda. Natomiast jeżeli chodzi o broń sportową, to pamiętam, że na strzelnicy z reguły było najmniej wypadków, prawda. Tam się zwracało uwagę na bezpieczeństwo. Jeżeli prowadzący strzelanie no, wiedział, co robi, to nie było siły, żeby tam było jakieś kierowanie broni do, w, w kierunku drugiej osoby, tylko w kierunku tarczy, czy tam zgodnie tam z kierunkiem strzelania, prawda. Lord Heko, poziomie zdobyć powinna, chyba dozwoloną, no godzinę po. No właśnie tutaj jest taki problem, że o ile o ile po alkoholu, to tam wiadomo, że wypił kieliszek, to będzie miał po godzinie tyle, po dwóch godzinach tyle, po trzech tyle, rosnące, malejące, prawda. To, to zioło, to, to są te THC, po, znaczy, to są już, że tak powiem, metabolity, prawda. I one, one nie zachowują się tak, tak konkretnie, jak jak, jak alkohol prawda że trudno trudno tutaj przewidzieć prawda przełożyć dokładnie że, że, to TH, że ma tyle THC to się napalił tyle zioła prawda no w każdym razie ból jest jeszcze taki że policja w tej chwili idzie na wyniki mandaty są zdrowe zabierają prawka no to to jest cały biznes zabierania tych praw jazdy, kar za te prawa jazdy, sądów, tam jakiś i tak dalej, i tak dalej. Bully gamer plus strzelaniny i tak na jedno oko, chyba że źle zrozumiałem działanie widzenia przestrzennego, nigdy nie miałem niestety okazji. No dobra. Słuchajcie, panowie, na tym będę powoli kończył. Jeżeli nie ma więcej do mnie pytań ani ochoty na ochoty na, na rozmowę, to będę na tym kończył. Jeżeli oglądasz w powtórce, to już komentarze daj tam pod spodem. Natomiast ostatnie stwierdzenie, przy zachowaniu się zgodnie z regulaminem, Oczywiście strzelnicy nie ma się opcji uszkodzić. No w zasadzie tak, tylko no, broń raz do roku sama strzela, prawda? Czyli te wypadki z bronią, jakie ja widziałem, to była po prostu głupota ludzka, prawda? Mierzenie nawet z zabawy, niby dla zabawy, do drugiego człowieka, kompletnie niedopuszczalne. No i tyle. Dobra, słuchajcie. Jest sobota, pewnie coś ciekawszego jest jeszcze w telewizji, oprócz mojej pogaduchy. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu, tam będzie subskrypcja, tam będzie kolejny filmik lub odwrotnie. I do zobaczenia wkrótce.